Ciekawy budyneczek na rogu Queen's Terrace, i Albin Terrace Lane, w Aberdeen w Szkocji. Taki mały domek z basztami. Wszystko oczywiście granitowe. W mieście Aberdeen filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 31 maja 2014 roku A otoczenie prześliczne, tutaj jest jakiś park